W tym wideo opowiem Ci o przypadku kierowcy, kiedy stwierdzenie u niego padaczki alkoholowej dramatycznie zmieniło kwalifikację zdrowotną no, podczas, wydawałoby się, zwykłych, formalnych badań lekarskich za jazdę po alkoholu. Ten kierowca został za tą jazdę skierowany pierwszy raz w życiu I ilości alkoholu jakie miał Wydychanym powietrzu były powiedzmy no, śmieszne. Witam, panie doktorze. Może to posłuży panu za kolejny przykład. Proszę o uważne przeczytanie. W kwietniu 2015 zabrano mi prawo jazdy za jazdę po spożyciu alkoholu na okres 6 miesięcy. Dla informacji, godzina 8.0013 mg, 8.15 0,09 mg, czyli zwróć uwagę. 15-16 minut później, 15 minut później, gdyby ten kierowca był złapany, to prawdopodobnie przynajmniej tamtych perypetii by nie miał. Stwierdziłem po tym zdarzeniu, że mam problem z alkoholem, ograniczałem jego spożycie, no i w połowie października 2015 doszedłem do wniosku, że sam sobie nie poradzę i podjąłem terapię 2-3 razy w tygodniu, od tej pory nie piję. czyli Zwróć uwagę, kwiecień, październik, 6 miesięcy na podjęcie jakiejś decyzji końcem października 2015 roku zwrócono mi prawo jazdy i skierowano na badania W ankiecie w Ośrodku Medycyny Pracy wpisałem, że uczęszczam na terapię oraz, że miałem jednokrotną padaczkę alkoholową jak nagle przestałem pić No na tym polega padaczka alkoholowa między innymi, że pijesz sobie, pijesz, pijesz, przestajesz pić Kiedyś to się nazywało zespół abstynencyjny Teraz to jest padaczka alkoholowa I pytanie retoryczne mojego kierowcy mojego widza Czy uczciwość popłaca? Czy uczciwość popłaca? Otrzymałem orzeczenie negatywne Odwołałem się do Łodzi do Instytutu i też orzeczenie negatywne Nie otrzymałem jeszcze pisemnego orzeczenia, ale na dzień dzisiejszy otrzymałem decyzję ze starostwa o wszczęciu postępowania Administracyjnego odcofnięciu uprawnień. I wiem, że chodzi o orzeczenie zdrowotne, a nie o orzeczenie psychologiczne, ale dlaczego to orzeczenie zdrowotne nie zawiera żadnych podstaw, aby się wiedzieć, na przykład, na co leczyć? No, jak wyglądały te badania? Pierwsza ankieta no ta feralna ankieta, prawda? Czyli nie lekceważ ankiety to jest tutaj moja uwaga. Nie lekceważ ankiety, którą podpisujesz pod groźbą odpowiedzialności karnej. Badanie wzroku, tablica z literami, wyniki badań laboratoryjnych. Ok, no, mogłem wydrukować je przez internet. Oczywiście dałem ksera z zapisów z poradni terapeutycznej. No, na badaniu odwoławczym, a tak naprawdę normalnym, było to tylko yy, sprawdzenie wzroku okulisty, reszta tak zwane pogadanki. Prawdę mówiąc, badanie odwoławcze, czy badanie moje, czy badanie w womp nie powinno się różnić, prawda, bo jest to wszystko na, na podstawie jednego rozporządzenia Ministra Zdrowia, także tutaj nie bardzo rozumiem, czemu tu się internauta dziwi. No i czy nie powinno być badań bardziej szczegółowych, natomiast termin następnego badania marzec 2017, czyli w październiku 2015, kierowca dostaje termin badania na marzec 2017 Z tego co Pan pisze i mówi, powinienem udokumentować terapię i abstynencję przez rok No, chociaż badanie psychologiczne było ok. I tutaj nasuwa mi się pytanie czy można zaliczyć okres od momentu rozpoczęcia terapii i abstynencji od połowy października 2015 roku? No, to jest przecież 5 miesięcy i wcześniej poddać się tym badaniom. Takie retoryczne zapytania widza Panie Doktorze, o co w tym wszystkim chodzi, przecież, przecież jeżdżę 5 miesięcy i będę jeszcze jeździł miesiąc, zanim nie oddam dokumentu a następnie znowu nie mogę przez rok czyli logicznie, na pół roku wyzdrowiałem nie stwarzałem zagrożenia i znowu jestem chory zgodnie z przepisami No, żeby było jasne przepisy są takie jakie są są te paradoksy, że teoretycznie tam mogłeś jeszcze sobie pojeździć pomimo, że yy, no, sąd Ci zwrócił ale jeszcze nie poddałeś się badaniom Dlatego, dlatego moja rada jest zawsze taka, poddawać się badaniom yy, jak najszybciej, i stwierdzenie, dalsze internauty to nie jest problem zdrowotny, ale druga kara, którą sam sobie wymierzyłem, przyznając się do problemu. I tutaj widz myśli, że przynajmniej w tym momencie myślał, że problem sobie zrobił przyznając się do problemu alkoholowego i do tych terapii alkoholowych, czyli antyalkoholowych. Natomiast no, sprawa była zupełnie inna, ale do tego dojdziemy. Bardzo serdecznie proszę o odpowiedź, serdecznie pozdrawiam wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego pewnie z okazji zbliżających się świąt bo wideo kręcę 23 marca 2016 roku No, przeczytałem ten list uważnie, jak widz poprosił i dopytałem jego o tą padaczkę alkoholową, prawda? I co mi odpisał? Padaczka alkoholowa w wywiadzie to ja podałem taką informację już nie pamiętam skąd ją otrzymałem ale w wywiadzie to jest chyba zapis, czy wypis ze szpitala z lutego 2015 więc teraz rozumiem, dlaczego badania kolejne w marcu 2017, prawda? I tu był ten brakujący to było to brakujące ogniwo ten brakujący pi piąty element Jednak bardzo proszę o podpowiedź Jak udowodnić, że nie miałem więcej napadów padaczki. I zapamiętaj jedno, co tutaj zmieniło drastycznie kwalifikację zdrowotną Przy sprawach związanych typowo z alkoholem, przynajmniej za pierwszym razem, czy za drugim razem, prawda? okres udokumentowanej abstynencji powinien wynosić rok. No ale za pierwszym razem często tak się zdarza, że nawet nie ma takiej potrzeby, masz kredyt zaufania, wystarczą dobre wyniki, pokajasz się, przyznasz do jakiejś głupoty, do szczeniackiego wybryku, nawet w dorosłym wieku i często przechodzisz, prawda? Szczególnie, że tutaj poziomy alkoholu w wydychanym powietrzu naprawdę były graniczne. Te 15 minut zmieniło całą sytuację. Natomiast, po przyznaniu przez tego pacjenta do padaczki, nawet tej padaczki alkoholowej, zmieniła się dramatycznie kwalifikacja zdrowotna, bo w tym przypadku już musisz udokumentować okres dwóch lat bez napadów, bez napadów tej padaczki. No, podpowiadam widzowi jak ma to zrobić, jest to w formie konsultacji, karty konsultacyjnej neurologicznej, czyli musiałby zacząć po prostu chodzić do neurologa, oprócz terapeuty. No tego terapeuta już warto mieć na wszelki wypadek No i zacząć chodzić do neurologa, czy na fundusz, czy prywatnie No prywatnie jest niestety troszeczkę drożej Także postępowanie WOMP tutaj jest jak najbardziej prawidłowe I WOMPy bardzo często wymagają, a w zasadzie praktycznie zawsze wymagają od pacjenta karty konsultacyjnej neurologicznej w tym przypadku i nie jest to na zasadzie, że zapewniają tego, tą kartę, czy neurologa w WOMP-ie Najwyżej neurolog w WOMP-ie po prostu ocenia tą kartę neurologa zewnętrznego Tak więc, ja tutaj widzę postępowanie WOMP jak najzupełniej prawidłowe no, Chociaż ten pechowy kierowca, gdyby został złapany kwadrans później, no, nie miałby najmniejszych kłopotów z policją czy z jakąś tam późniejszą procedurą, czy z całym tym harmiderem, z całym zamieszaniem które mu opisuje. No, czy szczerość mu się opłaciła? To musisz ocenić sam, natomiast jeżeli wyciągnie wnioski z tego postępowania, jakoś przemyśli tą sytuację, wiem, że to będzie kosztowało go kolejne badania w WOMP, jakieś tam chodzenie do neurologa, kolejny egzamin na prawo jazdy, który wcale nie jest tak łatwo zdać. No, Jeżeli wyciągnie wnioski z tego nieszczęścia, wyciągnie wnioski na przyszłość to myślę, że tak. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia Jeżeli Ty miałeś jakiś problem z padaczką alkoholową, postępowaniem WOMP-u, w Twoim przypadku, możesz to opisać w komentarzach do tego wideo Bye bye I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku